Cześć, witam Cię. Prawdopodobnie oglądasz to wideo, bo jesteś pasjonatem lotnictwa i latania samemu i chciałbyś się dowiedzieć, na czym polega szybkie wykonanie badań lotniczo-lekarskich. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem uprawnionym do badań lotników i powiem Ci parę zdań o wydawaniu orzeczeń na klasę drugą. Także jeżeli jesteś pilotem klasy pierwszej lub LAPLU, no to ten filmik raczej Ciebie nie dotyczy. No, zakładam również, że jesteś osobą, powiedzmy, w miarę zdrową, bez chorób serca, cukrzycy, padaczki, czy jakichś innych schorzeń które z góry wymagają jakiejś szerszej diagnostyki, no, a co za tym idzie nieco dłuższego czasu do otrzymania orzeczenia głównie z powodu potrzeby zatwierdzenia tego przez władze lotnicze ale zaczynając tak od początku zaraz po przyjściu do mojej przychodni musisz obowiązkowo wypełnić dość obszerny wniosek o wydanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego zawiera on wywiad ogólny i medyczny i który musisz potwierdzić niestety własnoręcznym podpisem dając równocześnie zgodę na udzielenie, na udostępnienie informacji medycznej lekarzowi czyli konkretnie mi oraz moim zwierzchnikom z władzy lotniczej. Później oczywiście przychodzi czas na badanie czy badania w sumie lekarskie i laboratoryjne. Czego się możesz spodziewać? No oczywiście badania poziomu hemoglobiny, badania profilu lipidowego, moczu, audiometrii tonalnej, spirometrii, EKG, badania okulistycznego oraz laryngologicznego. No oczywiście, nie wszystkie te badania wymienione przeze mnie przed chwilą muszą być wykonywane za każdym razem sporo zależy od Ciebie, a w zasadzie od Twojego wieku rodzaju badania, czy przy badaniu przy badaniu wstępnym raczej musisz się spodziewać zakresu pełnego no przy badaniu takim już powiedzmy okresowym musisz po prostu, sporo zależy też co robiłeś podczas poprzedniej wizyty u lekarza-orzecznika? Masz to szczęście, że wszystkie badania podstawowe może zrobić w mojej przychodni Oczywiście razem z współpracującym z moją firmą laboratorium I wszystko to będzie podczas jednej kompleksowej wizyty, powtarzam, jednej kompleksowej wizyty orzeczniczo-lekarskiej Jakieś inne badania zależą tutaj bardziej od wskazań klinicznych wynikających ze, z Twojego stanu zdrowia no powiedzmy jak miałeś zawał serca to musisz się spodziewać konsultacji kardiologicznej jeżeli też miałeś jakieś pogorszenie nagłe pogorszenie Twojej sprawności psychofizycznej, przykładowo no wylądowałeś z jakiegoś powodu w szpitalu, przeszedłeś poważny uraz, wypadek no powiedzmy jesteś starszą osobą i po raz pierwszy musiałeś w końcu ubrać jakieś szkła korygujące twój wzrok no z takich przypadków dotyczących pań jeżeli niestety jesteś w ciąży to również musisz to zgłosić lekarzowi orzecznikowi lotniczemu czyli tak naprawdę ja, czy jakiś inny lekarz o pełnym zakresie badania lotniczo-lekarskiego decyduje dopiero w trakcie twojego osobistego przyjścia do mojej przychodni we Wrocławiu no, przynajmniej ja decyduję o tym we Wrocławiu No i dochodzimy do samego końca jeżeli już przelecisz tych wszystkich specjalistów masz wszystkie badania dodatkowe to po moim osobistym badaniu robię analizę tych wszystkich dodatkowo zrobionych wyników wypełniam zwany formularz sprawozdania z badania kwalifikującego kandydata a ty dostaniesz ode mnie orzeczenie lotniczo lekarskie czyli po angielsku Medical Certificate w zależności od twojego wieku jest on ważny maksymalnie albo na 5 lat no, po 40 już niestety dwa lata lub jeden rok po 50 roku życia. Natomiast musisz wiedzieć, że jestem jednym z nielicznych lekarzy lotniczych we Wrocławiu, który w 2013 roku, zaraz po kursie organizowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, przeszedł pełną akredytację na klasę drugą badań lekarskich. I moja przychodnia na ulicy Żernickiej 215 jest znana naprawdę ze sprawnego wykonywania różnych badań medycyny pracy i to samo od pewnego czasu dotyczy badań lotniczych. Cenię Twój czas dokładnie tak samo jak swój własny. No, zaufało mi już spore grono pilotów, pilotów, jak i kandydatów na pilotów. Także jeżeli latanie jest Twoją pasją, to moja firma jest zdecydowanie dla Ciebie i mogę Cię tylko zaprosić jeszcze raz do wspomnianej mojej przychodni medycyny pracy na Żernickiej 215 Aby wszystko poszło sprawnie, przed wizytą zapraszam Cię niestety do kontaktu mailowego lekarz krasnickicompl powtarzam lekarz krasnickicompl Pewne sprawy mogą być wyjaśnione przed wyjazdem szczególnie jak jesteś spoza Wrocławia będziesz jechał z, z dalszej odległości lepiej abyś przyjechał w dogodnym i dla siebie i dla mnie terminie podam Ci wskazówki jaką dokumentację medyczną masz przywieźć jeżeli miałeś jakikolwiek problem zdrowotny Natomiast jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu badania lekarza medycyny medycynypracy.com Jest tam taka zakładka lotnictwo no, Jeżeli masz jakieś doświadczenie wcześniejsze z badań lotniczo-lekarskich oczywiście zapraszam Cię serdecznie do opisania swoich doświadczeń z tejże procedury Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Jeżeli to wideo w czymś Ci pomogło daj oczywiście kciuka, lajka Możesz też wkleić ten filmik na swój ulubiony portal społecznościowy, Facebook, nasza klasa. No, niektórzy nawet mają Twittera. I do zobaczenia w następnym filmiku na temat badań lotniczo-lekarskich. Oczywiście każdy komentarz odnośnie tego filmu, badań lotniczo-lekarskich czy innych podobnych badań jest mile widziany i możesz go umieścić pod tym, że filmem.